Witam Państwa. Dziś w serwisie informacyjnym Klimat i My. Co to jest klimat? Jak wyglądał klimat w przeszłości geologicznej? Kto zajmuje się badaniem klimatu w dawnych epokach geologicznych? I jak to robi? Łączymy się z naszym przedstawicielem Polskiej Stacji Polarnej na Spitsbergenie, dr Katarzyną Janiszewską. Dzień dobry Kasiu. Jesteście daleko za północnym kołem podbiegunowym. Bardzo u Was zimno. Jaka jest dzisiaj temperatura na Spitsbergenie? Dzień dobry Magdo. Dziś mamy 6 stopni, ale średnia temperatura podczas lata to około 4 stopni Celsjusza, zatem dzisiaj jest nawet całkiem ciepło. 19 kwietnia rozpoczął się na Szpitsbergenie dzień polarny, słońce nie zachodzi, więc mamy bardzo dużo czasu na badania skał i występujących w nich skamieniłości. Jedynym co zakłóca nasze badanie jest wypatrywanie, czy nie podchodzi do nas największy drapieżnik tych terenów, czyli niedźwiedź polarny. Czy skały mogą nam dostarczyć jakichś informacji, jak wyglądały te tereny w przeszłości geologicznej? Czy zawsze było tu tak zimno i nieprzyjaźnie? Nie, badania ukazują nam zupełnie inny obraz Spitsbergenu sprzed milionów lat. Skały, które odsłaniają się w sąsiedztwie naszej stacji badawczej, powstały około 300 milionów lat temu, w okresie zwanym Permem. Są one znacznie starsze niż najstarsze dinozaury. W skałach tych znajdujemy za to mnóstwo śladów morskich organizmów, na przykład skamieniały rafy koralowe. Rafy koralowe na Szpicbergenie? Przecież rafy koralowe kojarzą się nam z ciepłymi morzami, wakacjami w Egipcie, a Ty jesteś na wyspie na Oceanie Arktycznym. Czy w przeszłości geologicznej było tam aż tak ciepło? Tak, rafy koralowe na Szpicbergenie. Dziś, Spitzbergen znajduje się daleko za kołem podbiegunowym, ale około 300 milionów lat temu znajdował się dużo bardziej na południe, około 25 stopnia szerokości geograficznej i północnej, czyli no mniej więcej tam, gdzie dzisiejszy Egipt. Może było znacznie cieplejsze, tworzyły się tropikalne budowle węglanowe, rafy zbudowane głównie z glonów i koralowców. Dopiero z czasem obszar ten przesuwał się coraz bardziej na północ i klimat z biegiem kolejnych milionów lat stopniowo się ochładzał. Ślady tych zmian klimatu są zapisane w sekwencjach skalnych na Spitsbergenie, czyli w tym, co badamy. W młodszych skałach przestajemy znajdować tak ciepłolubne organizmy, np. koralowce, a badane przez nas skały wskazują na coraz zimniejsze i głębsze środowiska. Udało się nam nawiązać kontakt z jednym z uczestników ekspedycji paleontologicznych na Spitsbergenie, dr Błażej Bożejowski z Instytutu Paleobiologii PAN zgodził się pokazać nam kolekcję koralowców, zebranych przez niego w Arktyce. Witaj Magdo, dzień dobry Państwu. Na zboczach masywu Fiolet, e, niedaleko polskiej stacji polarnej, polarnych Zatoce Wiełego Niedźwiedzia odsłaniają się skały z pogranicza paleozoiku i mezozoiku, kiedy nastał największy kryzys, kryzys bioróżnorodności w historii naszej planety. Spójrz proszę na ten fragment rafy koralowej sprzed 300 milionów lat. Ko, koralowce czteropromienne rugoza, o których wspominała, e, wspominała Kasia. E, koralowce, które wyginęły w czasie wspomnianego Wielkiego Wymierania. Teraz połączymy się z naszym przedstawicielem w Polskiej Stacji Antarktycznej PAN na wyspie Króla Jerzego, Jakubem Jabłońskim, na przeciwległym krańcu naszego globu. Witamy Kuba. A co za skamieniałościami? Udaje się Wam coś znaleźć? Oczywiście. I to w dużych ilościach. Na przykład w eoceńskiej formacji Lameseta w rejonie Półwyspu Antarktycznego nasi palantolodzy znaleźli m.in. skamieniałości pingwinów prawie mojego wzrostu, bo mające ponad 160 cm. A czy znaleźliście jakieś inne zaskakujące dla nas skamieniałości? Kasia wspominała, że na Spitsberga nie znaleziono rafy koralowe. Czym ty nas zaskoczysz? Na Antarktydzie także znajdujemy skamieniałości pokazujące, że nie zawsze był to kontynent skuty lodem. Są tu złoża węgla, które powstały z porastających te obszary roślin. Opisano stąd też kilka gatunków dinozaurów. W ich erze pod koniec kredy na Antarktydzie panował znacznie cieplejszy klimat. Znaleziono nawet pozostałości lasu deszczowego sprzed 90 milionów lat. Wiele skamieniałości pochodzi z wyspy Seymour, z północnego krańca półwyspu antarktycznego. Odsłaniają się na niej skały obfite w unikatowe skamieniałości morskich bezkręgowców i kręgowców, ale również roślin, głównie liści i fragmentów drewna, a także kości i zęby różnych lądowych zwierząt pochodzących z pobliskiego lądu. Polscy paleontolodzy opisali są wiele nowych dla nauki organizmów. Witam ponownie. Skamieniałości zebrane w Antarktyce są skarbnicą wiedzy na temat e, m.in. klimatu, jaki panował na Antarktydzie miliony lat temu. Spójrzcie proszę na na te wspaniale zachowane kraby mioceńskie odkryte przez profesora Andrzeja Gdzickiego na wyspie yy, wyspie Simur a tutaj liście buków południowych notofagus z okolic Polskiej Stacji Antarktycznej na wyspie Króla Jerzego Znajdujemy tam również pięknie, wspaniale zachowane pnie drzew które możecie obejrzeć w Muzeum Ewolucji Polskiej Akademii Nauk w Warszawie Serdecznie pozdrawiam, do zobaczenia! A czym dziś zajmujecie się podczas pobytu na Antarktydzie? Podczas naszych wypraw badamy nie tylko stare skały, ale także relatywnie młode osady powstające przez ostatnie 20 tysięcy lat z okolic Zatoki Admiralicji na Półwyspie Antarktycznym. Jak wyglądają takie badania? Poprosiliśmy o komentarz profesora Wojciecha Majewskiego, który zajmuje się otwornicami. Otwornice to jednokomórkowe organizmy. Większość z nich posiada skorupki, które to skorupki, jeśli dostaną się do sadu i zachowają skalę, stają się mikroskamienią Te właśnie mikroskamieniowości są bardzo przydatne w badaniach paleośrodowiskowych. środowiskowych. Do odtworzenia dawnych warunków środowiska ustosowana jest metoda analizy zespołów pod względem składu gatunkowego, a także analiza geochemiczna węglanowych skorupek. Ta ostatnia dostarcza informacji na temat zasłonienia i temperatury wody morskiej sprzed setek, tysięcy, a nawet wielu milionów lat. Prosimy o komentarz profesora Jarosława Stolarskiego, dyrektora Instytutu Paleobiologii PAN. Zmiany klimatu w dziejach ziemi są czymś naturalnym. W wyniku tych zmian zmienia się równowaga w przyrodzie. Niektóre gatunki wymierają, populacje innych gatunków migrują, powstają nowe przystosowania. To są jednak procesy, które trwają miliony lat. Obecny wzrost stężenia gazów cieplarnianych jest kilkaset razy szybszy niż dawniej. Najprawdopodobniej przyczyną tego gwałtownego przyspieszenia jest działalność człowieka. Wiele organizmów nie będzie się w stanie do tego dostosować, czy uciec, po prostu wymrze. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia w następnym wydaniu Wiadomości Paleontologicznych.